Informatyka, ponieważ jest to przyszłościowy dość zawód i chcę iść w tym kierunku. Również mam starszego brata, który jest programistą i też wybrał informatykę na Politechnice Opolskiej i bardzo był zadowolony z tych studiów i chcę iść w tym samym kierunku. Już gdzieś informatykę wybrałam sobie w gimnazjum i od tego momentu cały czas dążę, żeby zostać programistą. Więc tak, informatyka to jest bardzo dobry zawód moim zdaniem. Politechnika Opolska ma bardzo dobry e, poziom nauczania i lokalizacja bardzo dobra, jak dla mnie, bo nie muszę się wyprowadzić nigdzie do większego miasta e, i mogę zostać w Opolu z rodziną i moimi znajomymi z wszystkimi. Wybrałem kierunek zarządzanie, ponieważ e, chcę wiązać swoją przyszłość e, z biznesem, z handlem, planuję być może za, e, założyć własne przedsiębiorstwo. Uważam, że taki, ten kierunek idealnie spe, spełni. E, jak Będą no moje oczekiwania. Bardzo dobre opinie słyszałem o, o tym kierunku, o, o tej uczelni. Wybieram się na studia magisterskie na kierunku architektura, kontynuuję na Politechnice Opolskiej. Myślę, że po to, żeby zdobyć pełne wykształcenie z własnego doświadczenia, przynajmniej na architekturze. Fajnie, bo nas było dość jest mało, więc fajny kontakt z prowadzącymi. Myślę, że bez problemu można było się wszystkiego dowiedzieć, wszystko dopytać, że tak powiem. Także polecam. Ja wybrałem elektronika i systemy komputerowe ze względu na to, że słyszałem, że w Opolu jest to najlepszy wydział i właśnie dlatego zdecydowałem się wybrać właśnie tutaj, a nie na przykład we Wrocławiu, gdzie też składałem, ale ostatecznie zdecydowałem się tutaj. Dużo znajomych właśnie poleciło mi, że tutaj w tej uczelni jest to warte studiowania. Wybrałem matematykę i robotykę. Dlatego, że od zawsze interesuję się przedmiotami ścisłymi, matematyką, informatyką i chciałbym właśnie iść do pracy właśnie w tym kierunku.